Drodze kiwicze w dziesiątym minucie spotkania krzyczy dzień. Szurny, naprawdę, za mnie niezawodny. Oznaczony numerem dziewiątym. Jezus nie! Yes! Jezus nie! Yes! Raz jeszcze i głośniej. Jezus nie! Jezus wiemy! Dziękuję turki zawsze w koszole jeden do zera, jeden wygrana.